Padliśmy do fajnej knajpki Aroma Coffee Czy coś w tym stylu Miami Beach Główna ulica Ładnie zamówiliśmy dwie kanapki Ja California Chicken A kolega Grill Chicken Zobaczymy jak to wygląda tam gentleman z Haiti coś robi po angielsku rozumie, trochę mniej ode mnie ale, jest ok także knajpka nazywa się Aroma Express Bar trochę pomyliłem z nazwą, ale... Większego znaczenia to nie ma. Klima działa, wiatraki działają. Czekamy na jakieś jedzenie. Tak wygląda Kalifornia, Chicken w Miami. Zaraz sobie ładnie zjem. I druga kanapka California Chicken, Faroma Espresso Bar, Miami. Wszystko na Miami Beach.